Cześć, od kilku lat w najmłodszych klasach szkoły podstawowej, a w zasadzie już nawet w przedszkolu, uczymy kodowania. O kodowaniu z wykorzystaniem maty edukacyjnej napisano i powiedziano już chyba wszystko. Zapraszam Cię jednak do wysłuchania i zobaczenia mojego materiału. I jeśli jesteś weteranem czy weteranką kodowania, może znajdziesz jednak jakieś nowe inspiracje. A jeśli jesteś nowicjuszką czy nowicjuszem, może będzie to dla Ciebie cenna informacja. Przemieszczając jakiś obieg na macie, zazwyczaj stosujemy dwa zestawy poleceń. Polecenia krok do przodu, krok do tyłu, krok w lewo i krok w prawo. Stosujemy również zestaw poleceń następujący. Krok do przodu, obróć się w lewo, obróć się w prawo. Powstaje zatem dylemat, który zestaw używać, który jest najlepszy. Dla najmłodszych zestaw czterech poleceń, czyli ten do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, jest na pewno łatwiejszy do panowania. I od tego zestawu trzeba zacząć naukę kodowania, a w zasadzie układania programu. Bo używając poleceń, takich właśnie krok do przodu, do tyłu, lewo, prawo, to w zasadzie nic innego jak używanie prostego języka programowania. Jeżeli korzystasz z poleceń krok do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, to punktem odniesienia jest obserwator stojący przed dolną krawędzią maty. Czyli te wszystkie dzieciaki, które tam siedzą, klęczą i patrzą na tę matę z tego jednego punktu i w zasadzie tylko z tego punktu odniesienia wykonanie poleceń jest możliwe. I z tego punktu odniesienia jest możliwe zrozumienie tych poleceń. Polecenia zastosujemy wtedy, gdy obiekt przemieszczający się na macie nie ma swojego przodu, nie ma tyłu i nie ma lewej i prawej strony. Jedyny problem, na jaki napotkamy, wystąpi wtedy, gdy po macie będzie poruszał się uczeń. Aby prawidłowo wykonać polecenia, uczeń musiałby przez cały czas być zwróconym przodem w kierunku górnej krawędzi maty, ponieważ tylko wtedy jego lewa strona będzie również lewą stroną maty, a prawa prawą. Dojdzie wtedy do sytuacji, w której uczeń będzie musiał przemieszczać się bokiem lub, co gorsza, wykonać krok w tył. Jeżeli zadanie na przykład będzie polegało na zbieraniu obiektów, czyli tych kubków, to wtedy może być taka sytuacja, że uczeń nie zauważy tego kubka, który jest za nim i nawet go może nadepnąć. W przypadku zestawu poleceń krok do przodu, obróć się w lewo, obróć się w prawo, punktem odniesienia jest przemieszczający się po macie obiekt, czyli na przykład jakiś programowalny robot wykonujący polecenia lub inny tego typu obiekt, który poruszany jest przez ucznia. Ten zestaw poleceń stosujemy wtedy, gdy ten obiekt, na przykład ten robot, ma swój przód, tył, lewą i prawą stronę. Atutem tego zestawu poleceń jest to, że obserwatorzy, czyli nasi uczniowie, mogą znajdować się z dowolnej strony maty edukacyjnej. Jednak w przypadku tego zestawu poleceń uczniowie będą mieli na pewno problem z prawidłową interpretacją obrotów, szczególnie wtedy, gdy ten nasz robot swoim przodem będzie zwrócony w kierunku obserwatorów. W przypadku, gdy po macie porusza się uczeń, taki zestaw poleceń akurat nie sprawi mu trudności. Który zestaw poleceń więc jest lepszy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno polecenia krok do przodu, krok do tyłu Krok w lewo czy krok w prawo są łatwiejsze do opanowania. Dlatego od takiego zestawu poleceń powinniśmy zacząć. Z czasem dobrze jest jednak wprowadzić zestaw poleceń z obrotami. Wydawałoby się, że zestaw poleceń krok do przodu obróć się w lewo obróć się w prawo bardziej odpowiada rzeczywistości, czyli programowaniu robotów bo właśnie one mają swój przód, lewą i prawą stronę. I aby zmienić kierunek, muszą wykonać obrót wokół własnej osi. W tym momencie pojawia się pewna refleksja. Ok, uczymy tak, bo takie mamy roboty. Uczymy tak, bo taki jest na dzisiaj standard. Ale jeśli jednak robot będzie umiał wykonać krok w lewo, krok w prawo, to co wtedy? Przykładem może być prosty dron, który niekoniecznie musi obrócić się wokół własnej osi, aby zmienić kierunek ruchu. Myślę, że należy o tym pamiętać i stosować różnorodne zestawy poleceń, bo przecież uczniowi kodowanie na macie nie może kojarzyć się tylko ze strzałkami do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo. Nawet nie może mu się kojarzyć tylko z obrotami. Na zakończenie krótki przykład. W przypadku dzieci najmłodszych często występuje problem z identyfikacją lewej i prawej strony. Dzieciaki po prostu nie wiedzą. Nie pamiętają, która jest ich lewa, która prawa strona. Wtedy... Na krawędziach maty kładziemy na przykład jakieś przedmioty i wykonujemy polecenia typu Zrób krok w kierunku misia. Wykorzystajmy tę zasadę również pracując z dziećmi starszymi. Oznaczmy krawędzie maty kolorami. Wtedy nasz zestaw poleceń będzie posiadał polecenia na przykład Krok w kierunku niebieskiego, Krok w kierunku czerwonego. Zastosujmy całkiem inną symbolikę. Na przykład taką. Kolor tła oznacza kierunek, a namalowany symbol, i to niekoniecznie musi być strzałka, oznacza krok. Można urozmaicić ten zestaw poleceń, na przykład poprzez wprowadzenie polecenia przeskocz w kierunku. Polecenie takie mogłoby być realizowane na przykład w taki sposób, że uczeń przeskakuje przez dwa pola do przodu, tym samym omijając jakąś przeszkodę. Po prostu przechodzi nad nią. A może uczniowie sami zdefiniowaliby zestaw ruchów i czynności, które potrafi wykonać robot, czy uczeń odgrywający jego rolę? I może sami zaprojektowaliby postać graficzną poleceń? Przecież nie tylko strzałkami możemy kodować polecenia. Zapraszam do eksperymentowania. To dla uczniów szansa na rozwój kreatywności. Niech sami stworzą możliwe do wykonania polecenia. Polecenia nie muszą dotyczyć tylko przemieszczania się. Mogą na przykład dotyczyć jakichś czynności. Na przykład podnieś przedmiot, zapamiętaj liczbę, jaka jest przed tobą, dodaj tą liczbę do liczby, która jest na przykład po lewej stronie i na przykład jeśli wynik dodawania będzie liczbą parzystą, to wykonaj to i tamto. A pójdźmy krok dalej. A gdyby tak uczniowie sami stworzyli zadania dla robota, czy dla innego ucznia odgrywającego rolę robota, takie misje do wykonania, otwiera się teraz całkiem nowa przestrzeń do działania. Resztę Pozostawiam Twojej wyobraźni i wyobraźni Twoich uczniów.